Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Jestem lekarzem lotniczym uprawnionym do badań pierwszej klasy z Wrocławia i chciałbym ci powiedzieć, ile kosztują badania lotnicze lekarskie. Oprę się troszeczkę w rozbiciu o klasy badań, o czy to jest badanie wstępne, czy badanie okresowe, czyli w trybie przedłużenia i nie jest jakąś tam wielką tajemnicą, że najwięcej musisz zapłacić za badanie pierwszej klasy wstępne. Tutaj znalazłem takie ceny w internecie, a mianowicie jedno centrum lotnicze życzy sobie oczywiście mówię tutaj tylko o roku 2022, ponieważ ceny na pewno pójdą do góry z powodu inflacji i jedno centrum życzy sobie za badania wstępne 1100 złotych Drugie centrum życzy sobie za badania klasy pierwszej wstępne 1230 zł, czyli domyślam się, że to jest 1000 plus wat. Jeżeli chodzi o badania okresowe pierwszej klasy, no tutaj jest gdzieś tam powiedzmy 500 zł, tu widzę 480 zł, 500-600, prawda? Druga klasa widzę w jakimś innym ośrodku, 480 zł. Pierwsza klasa, przedłużenie 520 zł. Druga klasa, 520, 420. Słyszałem też o cenach przedłużenia klasy pierwszej około 350 zł. Natomiast w mojej skromnej firmie przedłużenie pierwszej klasy to jest 800 zł. Yy, druga klasa to jest złotych 500. I nie rozróżniam tutaj przynajmniej w 2022 roku, czy to jest wstępne, czy przedłużenie. Oczywiście yy, licz się z tym, że mogą dojść różne inne opłaty a mianowicie badania laboratoryjne, koszt psychologa, koszt różnych konsultacji Także że tak powiem, to co mówię, to jest raczej taka cena basic, prawda, czyli cena podstawowa, do której są doliczane różne tam dodatkowe konsultacje, badania i tak dalej, i tak dalej, prawda? Także, yy, musisz sobie zdawać sprawę, że latanie, szczególnie klasy pierwszej, to yy, nie jest rzecz zbyt tania, prawda? Jeżeli jesteś na budżecie, to i nie robisz tego zawodowo, to raczej ogranicz się do klasy drugiej, ponieważ Praktycznie wychodzi ci dość drogie badanie co roku, prawda? Mówię o klasie pierwszej. Troszeczkę taniej wyjdziecie, jak yy, jesteś pilotem danej linii lotniczej. Mam podpisaną umowę z jedną, właśnie linią lotniczą, yy, tak zwaną niskobudżetową czy ta, tanio kosztową, prawda? I oni płacą zarówno personelowi pokładowemu jak i pilotom za badania lotnicze prawda? czyli w zasadzie firma rozlicza się w tej cenie tych 800 zł ze mną i jakoś tam wszystko idzie do przodu. No i od czego te badania zależą szczególnie różnice w cenie a mianowicie yy, troszeczkę od lokalizacji placówki. Tam, gdzie jest lekarzy mało na przykład we Wrocławiu, no to ceny są troszeczkę wyższe Tam, gdzie jest lekarzy więcej, czyli na przykład w Warszawie no ceny są niższe, a na prowincji szeroko pojętej są według mnie jeszcze niższe, prawda, czyli jeżeli chcesz to załatwić budżetowo, przedłużyć sobie pierwszą klasę to szukaj gdzieś lekarza, no, który nie jest usytuowany w jakimś głównym mieście, prawda? Czyli generalnie tutaj rządzą prawa rynku. I wspomnę o drugim takim czynniku, a mianowicie o szybkości a w zasadzie sprawności wykonania tych badań lotniczych. Według mnie placówki, które mogłyby wziąć dużo więcej z uwagi na jakiś monopolistyczny charakter mówię szczególnie o centrach lotniczych, tracą na tym, że badają tych pilotów bardzo długo, prawda? Jakoś to mimo wszystko w tej cenie powinno być zrobione nieco szybciej i pilot, który potrzebuje tego z reguły ma mało czasu i jest troszeczkę zdegustowany faktem, że no płaci powiedzmy ponad 1000 zł, a zajmuje mu to dzień, dwa, czy dłużej. Oczywiście, no, jeżeli trzeba wyjaśnić stan zdrowotny, to i być może nawet tydzień nie jest za krótko, natomiast jeżeli to jest jakieś typowe przedłużenie człowieka przynajmniej pozornie zdrowego, czy zdrowego, no to powinno być to zaledwie godzina, dwie, trzy, a nie, powiedzmy, godzin 8, 9 yy, czy 10, prawda? Także, powtarzam jeszcze raz, ceny różne od 350 do 1230 te co znalazłem w internecie, jak wygooglujesz to też znajdziesz u mnie 800, przedłużenie klasy pierwszej 500 zł klasa druga, niezależnie czy wstępne, czy przedłużenie, ale jest to na rok 2022, czyli licz się z podwyżkami o, o inflację, prawda, jest 16% inflacji, czyli te ceny obowiązują, przynajmniej w mojej firmie, tylko na rok 2022. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu, uprawniony do badań lotniczo-lekarskich, klasa pierwsza w trybie przedłużania. No, jeżeli chcesz coś więcej wiedzieć, to już niestety musisz się osobiście udać do mojej placówki. Wtedy możemy sobie tam podyskutować, jeżeli się chcesz zbadać, to oczywiście też jesteś mile widziany i muszę powiedzieć o takiej jednej rzeczy, jakimś skutku bocznym przynajmniej moich cen takich nie najniższych w tej klasie pierwszej a mianowicie bardziej wyselekcjonowali mi się piloci którzy właśnie cenią szybko krótko i na temat są to z reguły różni biznesmeni posiadający nawet swoje jakieś tam prywatne samoloty śmigłowce czy inne Statki powietrzne, i drugą grupą są tutaj piloci różnych linii lotniczych, którzy też zarabiają tylko wtedy, kiedy latają, a nie latają po gabinetach mojej przychodni, prawda? Czyli większy sens ma dla nich 8 godzin tam gdzieś w przestworzach niż 8 godzin w mojej firmie. Także staram się zrobić wszystko, tak, aby było po prostu dobrze i żebyś się nie martwił czasem badania. I jeszcze raz, Darek Kraśnicki z Wrocławia lekarz lotniczy, pierwsza klasa w trybie przedłużania Trzymaj się, do następnego razu tam gdzieś, subskrypcja kanału, kolejny filmik Myślę, że kiedyś się spotkamy